Będziemy potrzebowali: 600 g cukini, 300 g marchewki, szczypiorek, 80 g mąki z ciecierzycy, 90 ml wody, 12 g siemienia lnianego, pieprz cytrynowy, sól. Szczypiorek myjemy i krojemy na małe kawałki. Cukini i marchewkę obieramy, następnie ścieramy je na tarce na grubość taką jak lubimy. Ja to zrobiłem na grubych oczkach. Po starciu cukini i marchewki odsączamy z nich nadmiar soku i przesypujemy do większej miski. Następnie dodajemy szczypiorek, pieprz cytrynowy, sól i całość mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy siemię lniane i mieszamy. Następnie dodajemy mąkę z ciecierzycy i ponownie mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze placuszki, które smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym.